W tym wideo odpowiem Ci na pytanie, jak przejść rozmowę z psychologiem lub policjantem na wywiadzie zorganizowanym, nawiązując bez problemu komunikację werbalną i niewerbalną ze swoim rozmówcą. I porada pierwsza, zanim w ogóle złożysz papiery do policji, zanim w ogóle o tym pomyślisz, to dowiedz się kogo tak naprawdę w tej policji szukają i wiedza, czego policja oczekuje od Ciebie spowoduje, że będziesz rozmawiał z rekrutującym jak równy z równym. Będziesz nadawał na tych samych falach jego językiem, używając podobnych sformułowań. I psycholog lub policjant od razu spojrzy na Ciebie inaczej. Bardziej jak na profesjonalistę, bo będziesz spokojny, pewny siebie, będziesz wiedział, kogo tak naprawdę Potrzebują. I pewnie zadasz od razu mi pytanie, skąd mam wiedzieć, jakie oni mają wymagania? Yy, zacząłbym od przestudiowania nieśmiertelnych czterech obszarów multiego, czyli testu do policji. Jeżeli jeszcze ich nie znasz, to są to zdolności intelektualne, zachowania społeczne, stabilność, oraz postawa w pracy. Tutaj oczywiście mówię o tym skrótowo, natomiast jak sobie wygooglujesz tą frazę, to od razu zobaczysz w podpunktach zbiór wszystkich cech lub prawie wszystkich cech, które wymagane są od idealnego policjanta. Natomiast, jeżeli zadajesz mi pytanie, no, czy policjant powinien być wrażliwy, czy powinien być empatyczny, to od razu widzę, że olałeś sprawę. Chciałbyś jakiejś gotowe odpowiedzi tak lub nie bez rozumienia całości problemu. Oczywiście warto, abyś się zorientował z newsów prasowych, czym Policja, Twoje marzenie, Twoja przyszła praca, czym ona się obecnie zajmuje, jakie są jej bieżące problemy, sukcesy. No, jeżeli Ci się już za bardzo nie chce, to chociaż wejdź na stronę internetową swojej Komendy Wojewódzkiej, od czasu do czasu wpadaj na tą stronę, no i pojawiają się tam ogłoszenia o rekrutacji, w których jak byk jest napisane, kto może być policjantem, zalety pracy w policji, jak również różne inne ciekawe wskazówki rekrutacyjne. Nic tylko powtórzyć to na rozmowie i od razu będą wiedzieli, że mają z kimś poważnym do czynienia. Druga moja porada, miej całą gamę istotnych historyjek ze swojego życia zawodowego którymi będziesz sypał jak z rękawa, udowadniając, że nie tylko masz pożądane cechy pożądane cechy oczywiście dla Policji, ale również wprowadzasz je aktywnie w życie. Także nie tylko gadasz, ale i robisz. I chodzi tutaj głównie o różne doświadczenia życiowe, Twoje osiągnięcia zawodowe, projekty, które wykonałeś, a bardziej nawet ważniejsze są pozytywne rezultaty związane z twoją wcześniejszą rolą w tych zdarzeniach, które mogą się przydać w Policji na jakichś analogicznych stanowiskach. Oczywiście twoja historyjka musi mieć właściwą strukturę, coś jak w dobrym filmie, a może i nie tyle w dobrym filmie, ale w filmie, który lubisz obejrzeć, czyli najpierw jest jakaś skomplikowana sytuacja, potem Ty wkraczasz do akcji, podejmujesz jakąś akcję, super hero, super cup, a na koniec pozytywne rezultaty, które niewątpliwie osiągniesz. No, w tym przypadku rekrutacji to będzie Twoje, dostanie się do Policji. Porada trzecia, nie lej wody, mów krótko na temat. W tej chwili jest olbrzymi natłok informacji i naprawdę każdy ja czy ty, czy ten psycholog ma dosyć bla bla bla I w takim przypadku jak lejesz wodę, może odnieść wrażenie, że brak ci kompetencji Natomiast ten czas, który masz spędzić z rekrutującym, chcesz wypełnić jakimiś nieistotnymi słowami, czyli grasz jak w piłce, prawda, nożnej, grasz na czas, a nie zajmujesz się konkretami. I dojść do tych konkretów szybko, a nie jakąś okrężną drogą na skróty, a nie tam gdzieś jakoś bocznymi drogami. Jak Cię będą chcieli o cokolwiek zapytać, dopytać, czy uściślić, to wierz mi, na pewno to zrobią. Porada czwarta, ułatwi im podjęcie decyzji. Tak, dokładnie Ty musisz im to zrobić, Ty musisz im to wystawić siebie, że tak powiem na talerzu. I mniej skup się na tym, co uważasz, że dana osoba myśli o tobie lub nie myśli. Często się to zdarza, że więcej zwracasz na jakieś miny tej osoby uwagę, czy jakieś zachowanie, niż na swoim jakimś tam Yy, przedstawieniu, prawda? Także skup się więcej na dostarczeniu jej istotnych informacji o sobie, które mogą jej podjąć właściwą decyzję. A tą właściwą decyzją pewnie będzie to, że dołączysz w szeregi policjantów. I bardzo często to właśnie ty jesteś swoim najgorszym krytykiem, bo właśnie przesadnie analizujesz i wyolbrzymiasz zachowanie rekrutującego. Skutkuje to stresem i kiepską komunikacją z tobą i oczywiście wice wersa. Powiedziałem to parę minut wcześniej, prawda? Powtórzę jeszcze raz. Mówisz wtedy nie na temat, stresujesz się, jąkasz, plątasz, robisz naprawdę złe wrażenie. Porada piąta. Zrób sobie próbę generalną. Przed lustrem możesz to zrobić, ze znajomymi czy ze znajomym, przed kamerą lub dyktafonem wybór w zasadzie pozostawiam tobie stosownie do Twoich możliwości sprzętowych. No, jeżeli nie masz w ogóle znajomych, nie masz w ogóle jakiegoś sprzętu, nie masz telefonu komórkowego, to przynajmniej wierzę, że jakieś lustro w Twojej chałupie się ostało. Kiedyś nie było właśnie tych różnych wynalazków, jakichś różnych gadżetów, to pozostawało lustro i tak ja na przykład przygotowywałem się do różnych rozmów kwalifikacyjnych. Masz wtedy okazję przećwiczyć kontakt wzrokowy, płynność swojej wypowiedzi, jakieś twoje zachowania, werbalne, niewerbalne. Natomiast, gdzieś tutaj zamieszczę wideo z 45 typowymi pytaniami psychologa. Jak nie wiesz, o co masz siebie pytać, co masz ćwiczyć, to przypuszczam, że jak Znalazł. Oczywiście no są osoby, które chcą przejść na wyższy poziom, troszeczkę na skróty, od razu pouczyć się z samym guru, prawda? Przez krótki okres czasu, jeżeli masz ochotę, to dołączyłbym parę osób do elitarnej grupy szkoleniowej, bardziej już przygotowując do naboru y, następnego. Teraz, w maju, odeszło mi wielu członków grupy. No, muszę to jakoś wypełnić na lipiec, także jeżeli masz ochotę, napisz mi maila na elitarna szkoleniowa maupa No i jeżeli sensownie opiszesz mi swój przypadek, to być może dołączę się do mojej grupy. No, niestety nie robię takiego trałowego naboru, że każdy kto chce, to od razu wskakuje do mojej grupy, robię jakąś tam selekcję, po prostu biorę tylko najlepszych ludzi. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, twórca Litarnej Grupy Szkoleniowej, wielu kandydatów się do Policji dostało, być może i tam Twoje miejsce jest również. Jeżeli interesował Cię tylko ten filmik i chcesz materiałów darmowych, zasubskrybuj mój kanał, kliknij w to kółeczko lub obejrzyj kolejny filmik z rekrutacji do policji.